Co możesz zrobić jak na badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, do którego skierowano Cię za jazdę po marihuanie? sugerując Ci podjęcie terapii odwykowej, oczywiście chodzi o odzyskanie utraconego prawka. Zapytanie mojego widza Witam serdecznie, rok temu w połowie 2016 straciłem prawo jazdy z powodu marihuany. Miałem zrobione badania i dostałem pismo, że zostało to porównane do 0,3 promila alkoholu, czyli sprawdź sobie, czy to jest wykroczenie, czy to jest przestępstwo. Minął rok i dostałem trzy skierowania. Kurs reedukacyjny, badania psychologiczne oraz badania lekarskie w WOMP-ie. I zapisując się do WOMP-u, Pani z rejestracji automatycznie zapisała mnie do psychiatry, który po zadaniu czterech pytań wydał decyzję, że jestem uzależniony. I muszę teraz się wybrać do środka leczenia uzależnień. Trwa to od 9 do 12 miesięcy. No, oddział zamknięty. Także, co mogę zrobić w takiej sytuacji? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. I smutna dla ciebie wiadomość, że w obecnym stanie prawnym, to na tobie tkwi obowiązek udowodnienia że nie jesteś wielbłądem, czyli tego, że masz co najmniej rok abstynencji czy od narkotyków, czy od alkoholu, czy tam od czegokolwiek, czy za cokolwiek Cię nie skierowali. I zrobić to jedynie możesz poprzez jakieś zaświadczenie od lekarza lub terapeuty, czyli nie wystarczy, że będziesz uparcie twierdził, że jesteś czyściutki, że nic nie brałeś, pokażesz tam jakieś aktualnie czy nieaktualnie zrobione testy narkotykowe, że nic tam nie było i w tym przypadku musisz po prostu zdobyć jakieś zaświadczenie od lekarza lub terapeuty, a wątpię, żeby ci taki terapeuta coś wypisał, jak tej terapii nie przejdziesz. Także lekarz psychiatra na pewno nie musiał zbyt długo badać czy z tobą rozmawiać, aby ustalić ten fakt, czyli fakt braku dokumentowanej abstynencji narkotykowej. No, z prostego powodu, że nic takiego pewnie nie byłeś w stanie okazać. Także jedyne co możesz yy, zrobić, oczywiście jak chcesz to prawko odzyskać, to jakoś podporządkować się tym zaleceniom WOMP-u. Yy, są one zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Oczywiście WOMP ci nie może niczego nakazać, to jest twoja dobra wola, czy chcesz odzyskać prawko, czy nie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, Lekarz Specjalista Medycyny Transportu. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, oczywiście zasubskrybuj tutaj, kliknij w to kółeczko. Jak już jesteś moim starym widzem, moim wielbicielem, prawda? Oczywiście, w cudzysłowiu, kliknij w kolejny filmik z tej narkotykowej dziedziny.